Pomyślmy, jak podatek nałożony na dobro wpłynie na rynek w sytuacji, gdy popyt na to dobro jest bardzo, bardzo elastyczny. W tym przykładzie zajmiemy się flagami, rynkiem flag państwowych produkcji chińskiej. Analizując ten rynek, pomyślmy w ten sposób. Jeśli cena, mówiąc cena, mam na myśli cenę równowagi, leżącą na przecięciu krzywych podaży i popytu, wynosi… 70 dolarów, to całkiem porządna flaga. 70 dolarów za flagę. Natomiast wielkość popytu w tysiącach rocznie, widać, że w tej cenie sprzedaje się jakieś 25 tysięcy flag rocznie. No więc, jeśli cena wzrośnie trochę powyżej tej ceny równowagi, to co się stanie? Jeśli cena wzrośnie trochę powyżej ceny równowagi, to ludzie powiedzą, mogę kupić flagę wyprodukowaną w Tajwanie albo w Meksyku, bo przecież z daleka nikt nie pozna różnicy. I kupią tę flagę, zwłaszcza jeśli te flagi z Tajwanu czy Meksyku nie różnią się od tych produkowanych w Chinach. Zatem jeśli cena wzrośnie choćby odrobinę, to wielkość popytu spadnie na łeb na szyję. A jeśli chińskie flagi choć trochę stanieją, to ludzie powiedzą, nie kupię flagi wyprodukowanej w Meksyku ani w Tajwanie, kupię chińską. I wielkość popytu bardzo wzrośnie. Mamy tu zatem bardzo dużą, bardzo dużą elastyczność popytu. Ta krzywa jest niemal doskonale elastyczna. Doskonale elastyczna byłaby pozioma. To jest niemal doskonale elastyczny, elastyczny popyt a przy popycie doskonale elastycznym mała procentowa zmiana ceny powoduje ogromną procentową zmianę wielkości popytu. Załóżmy więc, że jakiś minister mówi… Wiecie, nie podoba mi się, że flagi amerykańskie produkuje się w Chinach. I obciąża podatkiem flagi produkcji chińskiej. Władze ustanawiają podatek. Niech to będzie podatek kwotowy. Bo procentowy zmieniłby kształt krzywej podaży z podatkiem. Prawdziwy podatek byłby procentowy, a nie kwotowy, ale kwotowy łatwiej narysować. A więc pojawia się. Wybiorę inny kolor. A więc pojawia się podatek w wysokości 10 dolarów za flagę. Właściwie niech będzie mniejszy. Niech podatek wynosi 1 dolara za flagę. Zresztą może niech będzie nieco większy. Powiedzmy. 5 dolarów za flagę. Narysujmy krzywą podaży z podatkiem. Dostawca, aby wyprodukować flagi w Chinach i przywieźć je do sklepu w Stanach, choćby tę jedną flagę, wykorzystując najtańsze środki produkcji, musi dostać co najmniej 52 dolary. Musi dostać co najmniej tyle i do tego doliczamy podatek. Czyli to będzie cena podaży plus 5 dolarów. Wypada tutaj. W każdym punkcie krzywej musimy dodać 5 dolarów, by uzyskać cenę z punktu widzenia konsumenta. Uzyskamy taką krzywą. Taką oto krzywą. Ta linia przerywana to krzywa... krzywa podaży z podatkiem. To była krzywa samej podaży. To krzywa podaży. Zastanówmy się, co się tu dzieje. Cena równowagi wynosiła 70, i teraz cena równowagi… Teraz cena równowagi właściwie nadal wynosi 70, ale ilość w punkcie równowagi spadła dramatycznie. Nasza równowagowa ilość spadła do… Równowagowa ilość spadła do… licząc na oko… do około 18 tysięcy flak rocznie. Zatem kto poniósł ciężar tego podatku? Zobaczmy, ile zarobił fiskus. Dochód z podatku w tej sytuacji wynosi 18 tysięcy razy 5 dolarów. To 5 dolarów. 5 dolarów razy 18 tysięcy. Razy 18 tysięcy. To jest dochód z podatku. Trochę źle to narysowałem. Spróbuję dokładniej. Dochód z podatku to prostokąt o jednym boku takim, a drugi to 5 dolarów. To taki obszar. To dochód z podatku. Zauważcie, w całości leży na nadwyżce producenta, bo nadwyżka producenta, poprzednia nadwyżka producenta, zwłaszcza przy doskonałej elastyczności, to był ten prostokąt, dodać to i dodać to. A teraz ten obszar, ten mały fragment. To zbędna strata społeczna. Utracona nadwyżka. Strata powstała w nadwyżce producenta i podatek, zwłaszcza jeśli założymy, że ta górna linia jest pozioma, także został zabrany z nadwyżki producenta. Zatem w tej sytuacji, gdy mamy doskonałą elastyczność, gdy mamy doskonałą elastyczność popytu na jakieś dobro, stroną, która ponosi cały ciężar podatku, jest producent. Jest producent. To jego nadwyżkę uszczupla podatek. Producent ponosi... Co ja piszę? Jakie niedźwiedzie. Producent ponosi… O, ran. Producent jest obciążany… To producent jest obciążany w tej sytuacji. I zauważcie, gdy popyt jest niemal doskonale elastyczny… Żadne niemal. Gdy popyt jest doskonale elastyczny, gdy krzywa popytu jest zupełnie pozioma, nadwyżka konsumenta nie istnieje, ponieważ korzyść krańcowa z kolejnej jednostki Powtarzam się. Skoro krańcowa, to nie z kolei. Bo korzyść krańcowa dla konsumenta z tej jednostki dobra jest równa cenie, którą płaci. Jeśli mamy popyt doskonale elastyczny, czyli poziomą krzywą popytu, to między krzywą popytu a linią ceny nic nie ma. Nie istnieje nadwyżka konsumenta, z której można by cokolwiek zabrać, dlatego skarb państwa zabiera całość podatku z nadwyżki producenta. Z nadwyżki Producenta.